Można. i jesteśmy koła akwaparku, słaby zakręt i tutaj na skrzyżowaniu i tylko, że na skrzyżowaniu będziemy skręcać w prawo trudność jest taka, że trzeba nie zaliczyć krawężnika a zmieścić się przed wysepką na środku jezdni która jest przy przejściu dla pieszych jedziemy, jedziemy i pierwszy przejazd Zrobi Pan e, samodzielnie, a później ja omówię e, jak to trzeba zrobić. I tu w prawo. Widzi Pan, jest wysoki kawężnik po prawej stronie, a z wysepką, tutaj mamy nie zaliczyć. Patrzymy w lewo, nie ma nikogo. I jedzie Pan sobie tak według siebie. Nie i najechaliśmy na kawę teraz trzeba wyjaśnić następnie, trzeba wyjaśnić w jaki sposób skręcamy Czym Pan reguluje yy, domy skrętu w samochodzie na przykład wypuszczeniem przodu z do przodu jeżeli chodzi o elementy kierowania, Kierownicą. Kierownicą, tak. I czym jeszcze? Bardzo ważny element. Prędkością. Bo jeżeli Pan jedzie z małą prędkością, A, tak, tak. to przy jednym skręcie zakręci Pan po takim. Z większą prędkością po takim. Pojedziemy w prawo I teraz Pan ten zakręt pokony, usiłował pokonywać z jedną prędkością. Musi pan się tak ustawić, żeby widzieć zieloną strzałkę. Pan chciał pokonać z jedną prędkością, a zatrzymał pan się dopiero po zakręcie, jak już było po herbacie. Więc ten zakręt trzeba dojeżdżać. Może pan jechać trochę szybciej, ale w momencie kręcenia musi pan zwolnić. A w tym momencie, gdzie pan zatrzymał się, może pan już przyspieszać, bo powinno być po zakręcie. I teraz pojedziemy na takie zabracanie, którego nie ma na egzaminie, widzimy, bo jest za trudne, ale to zawracanie pokaże w jaki sposób prędkość, a inaczej brak prędkości wpływa na yy, promień skrętu pojazdu.